Poznaj Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Zależy nam, żeby każda osoba, w tym osoby z niepełnosprawnością, mogły w pełni korzystać z zasobów biblioteki oraz oferty spotkań, które organizują filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Dokonujemy wszelkich starań, żeby każda osoba, bez względu na jej ograniczenia, miała możliwość wypożyczenia dowolnej książki, multimediów, gry planszowej. Dokonujemy wszelkich starań, podejmujemy niezbędne działania, żeby każda osoba z niepełnosprawnością swobodnie poruszała się po naszych filiach oraz miała możliwość w pełni korzystać z oferty spotkań integracyjnych. Główna siedziba Biblioteki w Gdańsku znajduje się na Targu Rakowym 5 przez 6. W gmachu głównym znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych, biblioteka dla dzieci i młodzieży, czytelnia. Budynek ma jedno główne wejście od strony targu rakowego. Siedziba główna biblioteki jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Przygotowujemy stanowisko obsługi wyposażone w pętlę indukcyjną. Strona internetowa posiada tekst łatwego czytania, przewodnik w polskim języku migowym. Wojewódzka Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku posiada 30 filii bibliotecznych. Adresy filii z mapą dojazdu są dostępne na stronie internetowej w zakładce Nasze filie. www.wbpg.org.pl Strona www zawiera materiały edukacyjne, nagrania spotkań filmowych, spotkania autorskie. Pracujemy nad tworzeniem audiodeskrypcji tych materiałów. Bamy o czytelników z możliwościami percepcyjnymi różnych grup społecznych, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wychodzimy naprzeciw potrzeb imigrantów, ich rodzin i dzieci. Biblioteka to miejsce, w którym można bezpłatnie wypożyczyć książki, audiobooki, e-booki, filmy, gry, płyty winylowe, komiksy, czasopisma. Jest to miejsce spotkań, wspólnego spędzania czasu, rozmów, bycia razem. Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach w naszych filiach. Gościmy ciekawych ludzi, autorów książek, specjalistów z różnych dziedzin. Jak wypożyczyć książkę? Pięć prostych kroków. Krok pierwszy. Przyjdź do biblioteki, weź dokument ze zdjęciem. Weź dokument ze zdjęciem i poszukaj adres filii, do której masz najbliżej. Filia to budynki biblioteki, gdzie możesz wypożyczyć książki. Adresy filii znajdziesz na stronie biblioteki w zakładce Nasze filie. Sprawdź godziny otwarcia filii. Krok drugi. Pracownik biblioteki wyda Ci metropolitalną kartę do kultury. Cena karty wynosi 1 zł. Możesz także posługiwać się kartą mieszkańca Gdańska. Skorzystaj z rabatów innych instytucji kultury, z którymi współpracuje biblioteka. Lista instytucji partnerskich dostępna na stronie w zakładce Metropolitalna karta do kultury. Krok trzeci. Wyszukaj interesującą Cię pozycję w katalogu online na stronie www.wbpg.org.pl. Wpisz login i hasło. W jednej filii możesz wypożyczyć aż pięć książek. Ogólnie możesz wypożyczyć 10 książek. Bibliotekarz doda wybrane przez Ciebie książki na Twoje konto. Krok czwarty. Książkę możesz trzymać przez 30 dni, a płyty CD, filmy, gry edukacyjne przez 7 dni. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz przedłużyć wypożyczenie. Zadzwoń do filii lub wyślij wiadomość e-mail. Możesz też samodzielnie przedłużyć książkę przez swoje konto w katalogu online. Krok 5. Czytaj wszędzie. Czekamy na Ciebie w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku, jak też w Bibliotece Głównej.